Wysoka Rado otwieram zwyczajną sesję Rady Miejskiej 39 w obecnej kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych w dzisiejszych obradach uczestniczy 14, więc obrady są prawomocne. Witam panie i panów radnych. Witam pana Krzysztofa Szpyta, burmistrza miasta Lubaczowa. Witam pana Janusza Waldemara Zubrzyckiego, wiceburmistrza miasta Lubaczowa. Witam panią Dorotę Zwierzyńską, sekretarza miasta. Witam panią Grażynę Pikor, skarbnika miasta. Szanowni Państwo, pozwolicie, że przedstawię zaproponowany porządek obrad, który otrzymaliście Państwo na nośniki elektroniczne. W punkcie pierwszym otwarcie obrad, w punkcie drugim stwierdzenie kworum, w punkcie trzecim przyjęcie porządku obrad, w punkcie czwartym przyjęcie protokołu z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 10 grudnia 2021 roku, w punkcie piątym realizacja inwestycji i remontów w bieżącym roku. Podpunkt pierwszy opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej, podpunkt drugi dyskusja. Punkt szósty. Informacja o złożonych wnioskach oraz pozyskanych funduszach zewnętrznych na inwestycje i remonty. E, punkt pierwszy. Opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Podpunkt drugi. Dyskusja. Punkt siódmy. Realizacja uchwał Rady Miejskiej. Podpunkt pierwszy. Opinia Komisji Rewizyjnej. Podpunkt drugi. Dyskusja. W punkcie ósmym sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2021 rok. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwał, punkt dziesiąty, informacja burmistrza o pracy między sesjami, punkt jedenasty, zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych, punkt dwunasty, informacja przewodniczącego Rady Miejskiej, punkt trzynasty, sprawy różne, w punkcie czternastym, zakończenie obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad ktoś z Państwa ma uwagi lub chce wnieść coś dodatkowego? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że y, głosowało 14 radnych i wszyscy radni głosowali za przyjęciem porządku obrad. W biurze rady wyłożony był protokół oraz umieszczony w systemie radni info z nadzwyczajnej sesji z dnia 10 grudnia. Do chwili obecnej nikt z państwa nie wniósł uwag do tego protokołu. Czy w chwili obecnej ktoś z państwa ma zastrzeżenia lub uwagi do protokołu z poprzedniej nadzwyczajnej sesji? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Dziękuję bardzo za głosowanie. Stwierdzam, że 14 radnych głosowało za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Przystępujemy do punktu piątego. punktu piątego porządku obrad realizacji inwestycji i remontów w bieżącym roku. Poproszę pana Jana Radłowskiego Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Panie Przewodniczący, Burmistrzu, Wysoka Rado. Opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie dotycząca realizacji inwestycji i remontów w 2021 roku. Komisja Budżetowo-Gospodarcza na swoim posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2021 roku przeanalizowała informację na powyższy temat i stwierdziła, że są realizowane niżej wymienione zadania inwestycyjne. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego odcinka ulicy Chopina oraz ulicy budowlanej, Budowlanych. Wartość zadania 111 935 22 zł 22 grosze. Przebudowa oświetlenia ulicznego dróg powiatowych numer 1684 R ulicy Konopnickiej wartość zadania 49 978 20 groszy. Przebudowa rowu otwartego na rów Kryty, budowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych z ulicy Rzemieślniczej do rzeki Sołotwy. Wartość zadania 91 403 51 groszy.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 Czy ktoś z Państwa jeszcze mimo umówionych wszystkich zagadnień na komisjach, czy jeszcze w chwili obecnej ktoś z Państwa zabierze głos? Nie widzę, stwierdzam, że informacja została przyjęta do wiadomości przez Wysoką Radę. W punkcie szóstym informacja o złożonych wnioskach oraz pozyskanych funduszach zewnętrznych na inwestycje i remonty Tutaj również poproszę pana Jana Radowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również komisja na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym zajmowała się powyższym tematem i przeczytam teraz opinię komisji. Komisja Budżetowo-Gospodarcza na swoim posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2021 roku przeanalizowała informację na powyższy temat i stwierdziła, że uzyskano dofinansowanie na pięć inwestycji to jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Kwota wnioskowanych środków 4 997 000. Przebudowa dróg gminnych ulicy Parkowej Monte Cassino, Mały Łążek. Wysokość dofinansowania 318 101 000 zł, budowa zaplecza sanitarno-szatniowego Mosiru. Uzyskane dofinansowanie 1 240 285 36 zł. 36 groszy. Budowa krytej pływalni. Uzyskane dofinansowanie 5 87 901 8 zł. 8 groszy. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Uzyskane dofinansowanie 6 milionów. Złożone są dwa wnioski na przebudowę dróg gminnych na osiedlu Piaski oraz ulicy Starzyny, które znajdują się w trakcie oceny. Ponadto złożone jeszcze sześć wniosków, na które nie uzyskano dofinansowania. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie pozytywnie opiniuje złożoną informację i wnioskuje do Rady Miejskiej o przyjęcie jej do wiadomości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram punkt dyskusję. Czy ktoś z Państwa w tym temacie zabierze głos? Nie widzę, żeby ktoś był chętny, więc informacji, ta informacja również jest przyjęta do wiadomości dla, przez Wysoką Radę. Przystępujemy do punktu siódmego. Realizacja uchwał Rady Miejskiej i tu poproszę o opinię pana Krzysztofa Czerniaka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, zaproszenie goście. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie informacji burmistrza miasta o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Lubaczowie podjętych w 2021 roku. Komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 29 grudnia bieżącego roku zapoznała się z informacją burmistrza miasta o realizacji uchwał podjętych w 2021 roku. Wysłuchała wyjaśnień pani sekretarz i stwierdziła, że rada miejska w Lubaczowie w, Lubaczowie w okresie od stycznia do listopada 2021 podjęła 97 uchwał. Po przeanalizowaniu powyższych informacji komisja stwierdziła, że zostało zrealizowanych 40 uchwał. 47 uchwał jest w trakcie realizacji, 5 uchwał będzie realizowanych w 2022 roku, 4 uchwały realizowane są na bieżąco i jedna uchwała została unieważniona. Przedłożoną informacją o realizacji uchwał komisja opiniuje oczywiście pozytywnie. Reasumując, powyższe, komisja rewizyjna wnioskuje do Wysokiej Rady o przyjęcie złożonej informacji do wiadomości. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę. Stwierdzam, że informacja została przyjęta przez Wysoką Radę. W punkcie ósmym sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok ten bieżący 2021. Więc proszę, ba, e, proszę państwa przewodniczący, najpierw pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, później przewodniczącego Komisji Budżetowej, panią przewodniczącą Komisji Oświaty i pana, pana przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i przewodniczącego Komisji skargi i Wniosków o przedstawienie tych informacji. Bardzo proszę, pan przewodniczący Krzysztof Czernie, Komisja Rewizyjna. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za 2021 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej odbyła 15 posiedzeń i przeprowadziła trzy kontrole, realizowała zadania określone w statusie gminy miejskiej Lubaczów i pracowała w oparciu o własną opracowany plan pracy i zatwierdzony przez Radę Miejską w Lubaczowie. W styczniu komisja opracowała plan pracy, na którym opieraliśmy się i pracowaliśmy się przez cały rok 2021. Komisja też uczestniczy, rewizyjna przeważnie we wszystkich komisjach budżetowych. E, bo to się w każdym miesiącu prawie powiela, także nie będę państwo tego czytał e, w koło. Ale tak po grubsza na przykład e, w miesiącu styczniu e, też spotkały się wszystkie komisje e, psz, do m, przeanalizowania budżetu miasta Lubaczowa na 2001 pier, rok. E, na przykład w miesiącu lutym oprócz komisji budżetowej też byliśmy na kontroli w oczyszczalni ścieków. E, w miesiącu marcu e, Komisja przeprowadziła kontrolę utrzymania cmentarzy i dróg. W kwietniu zajmieliśmy się też chodnikami, odpadami. W maju Komisja Rewizyjna rozpoczęła, rozpoczęła wniosek, mieliśmy skargę. Tutaj rozpatrywaliśmy wniosek o własność gruntu. Oczywiście też, jak wspomniałem, Komisja Budżetowa. W czerwcu dokonaliśmy analizy sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu gminy miejskiej Lubaczów oraz opinia cała przygotowanie y, wspólnie przez komisję. Y, opinię do Regionalnej Izby Obrachunkowej y, We wrześniu przeanalizowaliśmy zgodność w przedmiocie realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2020, 2021 roku. W październiku komisja przeanalizowała skargi, wnioski i petycje, które wpłynęły do burmistrza miasta i rady miejskiej na wspólnym posiedzeniu z komisją budżetowo-gospodarczą. Żeśmy też przeanalizowali to wszystko, program ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami miasta. W w grudniu komisja na posiedzeniu przeanalizowała temat w sprawie realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w budżecie. W bieżącym roku opracowała w tej kwestii też opinię w celu przedstawienia na sesję miasta. Komisja zgłosiła łącznie 9 wniosków, które zostały przekazane do burmistrza miasta w celu realizacji w posiedzeniach komisja brała udział, w komisjach oczywiście też brały udział zaproszeni goście, w danej tematyce oczywiście, którą żeśmy się zajmowali. No i na y, naszych komisjach frekwencja była stuprocentowa. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu. Poproszę Pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej za rok 2021. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej odbyła 13 posiedzeń, przeprowadziła 5 kontroli, rozpatrywała sprawy z zakresu budżetu i finansów gminy, ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, inwestycji gminnych, gospodarowania mieniem gminnym, ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podatków i opłat lokalnych, gospodarki odpadami, oczyszczania i usuwania ścieków komunalnych. Pracowała zgodnie z opracowanym przez siebie w miesiącu styczniu planem pracy komisji. Posiedzenia komisji były związane z tematyką obrad Rady Miejskiej oraz przedmiotem jej działania. Tematem posiedzeń komisji były następujące sprawy. W styczniu przedmiotem posiedzenia wszystkich komisji Rady Miejskiej była analiza projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2021 rok. Opracowanie opinii na sesję Rady Miejskiej. W lutym dokonano analizy informacji o planach inwestycyjnych i remontowych dróg miejskich, a także analizy porównawczej i oceny gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Lubaczów oraz opracowano opinię na sesję rady. W marcu przeprowadzono kontrolę gospodarki wodno oraz dochodów i wydatków dotyczących cmentarzy. W kwietniu komisja zajmowała się analizą informacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i opracowała opinię na sesję rady. Ponadto przeprowadziła kontrolę wydatków inwestycyjnych w Miejskim Domu Kultury. W maju komisja zajmowała się zaopiniowaniem projektów uchwał. W czerwcu komisja dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy miejskiej Lubaczów za 2020 rok i sprawozdania finansowego gminy miejskiej Lubaczów za 2020 rok. Przeprowadziła również kontrolę w Szkole Podstawowej nr 2 dotyczącą wydatków budżetowych. We wrześniu komisja analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za pierwsze półrocze 2021 roku i opracowała opinię na sesję Rady Miejskiej. Poza tym przeprowadziła kontrolę wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Przedmiotem posiedzenia komisji w październiku była analiza realizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami miasta i opracowanie opinii na sesję Rady Miejskiej. Przedmiotem kontroli była realizacja inwestycji w 2021 roku. W listopadzie komisja przeanalizowała temat dotyczący realizacji inwestycji i remontu w bieżącym roku a także informacji o złożonych wnioskach oraz pozyskanych funduszach zewnętrznych na inwestycje, remonty i opracowała opinię na sesję Rady na powyższe tematy. W grudniu opracowano mniejsze sprawozdanie. Jednym z głównych tematów posiedzeń komisji było rozpatrywanie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej. W 2021 roku komisja zaopiniowała 82 projekty uchwał. W posiedzeniach komisji uczestniczyli burmistrz miasta, zastępca burmistrza miasta, skarbnik miasta, kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych oraz pracownicy urzędu. Frekwencja na posiedzeniach wynosiła 96,6%. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu komisji. Poproszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, panią Małgorzatę Strychesz. Panie przewodniczący, wysoka rado, panowie burmistrzowie, szanowni państwo. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku odbyła 11 posiedzeń i przeprowadziła 5 kontroli. Spra rozpatrywała sprawy z zakresu edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek, domów kultury i innych instytucji kultury, sportu i turystyki w gminie, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, tworzenia, łączenia bądź likwidacji jednostek i placówek, ochrony zabytków, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy ze społecznościami lokalnymi, regionalnymi, innych gmin i państw, promocji gminy, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Pracowała zgodnie z opracowanym przez siebie w miesiącu styczniu planem pracy komisji. Tematem posiedzeń komisji były niżej wymienione sprawy. W miesiącu styczniu wspólnie ze wszystkimi komisjami przeprowadzono analizę projektu budżetu miasta Lubaczowa na rok 2021 i opracowano opinię w tej sprawie. W miesiącu lutym na posiedzeniu komisja przeanalizowała temat dotyczący sporządzania kalendarza imprez oświatowych, kulturalnych, sportowych planowanych na terenie miasta w 2021 roku. W marcu komisja rozpatrywała informację burmistrza o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, opracowała w tej kwestii opinię na sesję rady, ponadto przeprowadziła kontrolę z zakresu programu NKRPA. W miesiącu kwietniu komisja przeanalizowała informację burmistrza o działaniach promujących miasto. W maju na posiedzeniu zapoznała się z informacją dyrektorów Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Domu Kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o działalności tych jednostek i opracowała opinię na sesję rady. W miesiącu czerwcu komisja dokonała analizy sprawozdania w sprawie wykonania budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów za 2020 rok i sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Lubaczów za 2020 rok. Przeprowadziła również kontrolę w Miejskiej Bibliotece Publicznej z zakresu realizacji zadań statutowych. W sierpniu komisja przeprowadziła kontrolę Miejskiego Domu Kultury z zakresu realizacji zadań statutowych. W miesiącu wrześniu komisja analizowała wykonanie budżetu miasta Lubaczowa za okres pierwszego półrocza 2000, na okres do 2021 rok oraz przeanalizowała temat w sprawie funkcjonowania szkół gminnych, przedszkoli publicznych, żłobka oraz Miejskiego Zespołu Obsługi i opracowała opinię o wyżej wymienionych sprawach na sesję Rady Miejskiej oraz przeprowadziła kontrolę w Miejskim Przedszkolu nr 3 z zakresu realizacji zadań statutowych. Przedmiotem analizy na posiedzeniu komisji w październiku była informacja odnośnie stanu zabytków w mieście. W listopadzie komisja przeanalizowała temat w sprawie planu młodzieżowy rody miasta na rok 2022. Poza tym przeprowadziło kontrolę w Miejskim Przedszkolu nr 2 i Żłobku Miejskim z zakresu realizacji zadań statutowych. W grudniu opracowano niniejsze sprawozdanie oraz przeprowadzono kontrolę w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z zakresu realizacji zadań statutowych oraz realizacji zaawansowania prac przykrytej pływalni. Ponadto w ciągu roku komisja zaopiniowała osiem projektów uchwał Rady Miejskiej. W posiedzeniach komisji brali udział zaproszeni goście związani z tematyką spraw omawianych w trakcie posiedzeń komisji. Frekwencja na posiedzeniach komisji wyniosła 100%. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Poproszę Pana Marka Małeckiego, Przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Panowie Burmistrzowie. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie za rok 2021. Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie w 2021 roku odbyła 11 posiedzeń oraz przeprowadziła 9 kontroli. Rozpatrywała sprawy z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, ustalenia nazw ulic i placów publicznych, gminnego budownictwa mieszkaniowego, porządku publicznego i bez, y, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, utrzymywania porządku i czystości w mieście, utrzymywania porządku y, i cmentarzy gminnych, utrzymywania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, y, tworzy, tworzenia i likwidacji jednostek pomocniczych oraz organizacyjnych miasta Lubaczowa. Komisja pracowała w oparciu o własny plan pracy, zatwierdzony przez Radę Miejską w miesiącu styczniu, a przedmiotem analizy były następujące zagadnienia. Na wspólnym posiedzeniu z wszystkimi komisjami w styczniu komisja przeanalizowała projekt budżetu miasta Lubaczowa na 2021 rok i opracowała opinię w tej sprawie. W lutym komisja przeprowadziła kontrolę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu realizacji zadań statutowych. W miesiącu marcu komisja przeprowadziła kontrolę stanu oświetlenia, rozpatrzyła wnioski o przydział lokali mieszkaniowych, przeanalizowała sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wydała w tym zakresie opinię na sesję Rady Miejskiej. W miesiącu kwietniu przeanalizowała informacje Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z zakresu utrzymania czystości i porządku w mieście i wydała w tym zakresie opinię na sesję Rady Miejskiej oraz przeprowadziła kontrolę ładu i porządku w mieście. Z kolei w miesiącu maju przeprowadziła kontrolę dokumentacji związanej z procedurą przydziału mieszkań zasobów gminy miejskiej w czerwcu dokonała analizy oceny w sprawie wprowadzenia i wykonania budżetu yy, sprawozdania i yy, wykonania budżetu gminy miejskiej lubaczów za yy, pierwsze za rok 2020 i sprawozdania finansowego gminy miejskiej lubaczów za 2020 rok opracowano opinię w tej sprawie ponadto przeprowadzono kontrolę w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z zakresu realizacji zadań statutowych. W lipcu komisja przeprowadziła kontrolę warunków mieszkaniowych jednej z mieszkanek w związku ze złożonym wnioskiem o przydział mieszkania komunalnego. W sierpniu komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe w związku z wnioskiem mieszkańców ulicy Budowlanych w sprawie wprowadzenia tzw. strefy zamieszkania. W miesiącu wrześniu komisja analizowała wykonanie budżetu miasta Lubaczowa za pierwsze półrocze 2021 roku oraz przeprowadziła kontrolę ładu i porządku na cmentarzach. W październiku na posiedzeniu komisji dokonano szczegółowej analizy informacji na temat funkcjonowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz utrzymania cmentarzy na terenie miasta Lubaczowa po y, której to opracowano opinię i przedstawiono ją na, ją na sesji Rady Miejskiej. Y, na sesji Rady Miejskiej. Poza tym przeprowadzono kontrolę stanu oświetlenia. Następnie w listopadzie na posiedzeniu omówiono realizację wniosków złożonych przez radnych, komisję rady oraz mieszkańców na zebraniach mieszkańców. Przeprowadzono oraz oraz rozpatrzono wnioski w związku z wolnymi mieszkaniami socjalnymi. W grudniu opracowano niniejsze sprawozdanie. Ponadto komisja zaopiniowała dwa projekty uchwały Rady Miejskiej. Zgłosiła łącznie 42 wnioski, które zostały przekazane do burmistrza miasta celem realizacji. W posiedzeniach komisji brali udział zaproszeni goście związani z tematyką spraw omawianych w trakcie posiedzenia komisji. Frekwencja na posiedzeniach komisji wynosiła 100%. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Teraz poproszę pana Romana Łańcuckiego, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Panie przewodniczący, wysoka rado, panowie burmistrzowie, zaproszeni goście. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w 2021 roku odbyła dwa posiedzenia, na których rozpatrzyła petycję w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, wniosek mieszkańca w sprawie przebudowy ulicy Kwiatowej w Lubaczowie, wniosek mieszkańca w sprawie zjazdu na posesję z ulicy Generała Jezioreńskiego, petycję w sprawie podjęcia starań o środki finansowe celem Przeznaczenia na wykonanie prac remontowych na wierzchni ulic Przemysłowej i Chopena w Lubaczowie z równoczesnym położeniem chodników i rozwiązaniem problemów z kanalizacją. Na powyższe sprawy komisja przygotowała projekty uchwał, które zostały przyjęte przez Radę Miejską podczas sesji. Frekwencja na posiedzeniach wynosiła 100%. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Wyczerpaliśmy. Wyczerpaliśmy ten punkt y, dzisiejszego posiedzenia. Przystępujemy do punktu dziewiątego. Podjęcie uchwał. Pierwszy projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Poproszę panią Małgorzatę Strychać, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o opinię. Szanowni Państwo. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2021 roku zajmowała się wyżej wymienionym projektem uchwały. Komisja po analizie projektu i po uzyskaniu informacji od pani dyrektor miejskiego zespołu obsługi opiniuje projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczący. Czy ktoś z państwa zabierze głos?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 Ja, ich Szanowni Państwo, w głosowaniu brało udział 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Drugi projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 dwudziesty rok. Poproszę panią Grażynę Pikor o słowo wprowadzenie. Rado, Szanowni Państwo. W powyższym projekcie na wniosek y, dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji proponuje się zwiększyć dochody budżetu o kwotę 12 992 zł z tytułu dostawy wody i wynajmu pomieszczeń w powyższych jednostkach, zmniejszyć wydatki w kwocie 25 885 zł. Celem zwiększenia wydatków w wysokości 38 877 zł. z przeznaczeniem na wydatki statutowe i majątkowe w tych jednostkach. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Teraz poproszę pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej zajmowała się powyższym projektem uchwały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 Nie widzę. Stwierdzam, że 14 radnych głosowało za przyjęciem tego projekt te, tej uchwały. Przystępujemy do następnego projektu uchwały nr 3. Do niego wpłynęła y, autopoprawka i jest to projekt w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2021 rok. Również poproszę panią Grażynę Pikor o wprowadzenie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, powyższy projekt porządkuje dochody i wydatki oraz przychody budżetu, zwiększa się w powyższym projekcie dochody w kwocie 4 miliony 235 1875 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla miasta Lubaczowa oraz dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zwiększa się wydatki w kwocie 2 580 227 zł na zadaniu budowa krytej pływalni w Lubaczowie. Zmniejsza się przychody i deficyt budżetu o kwotę 1 655 648 zł. W autopoprawce dodaje się w, para, w punkcie czwartym zapis, którego źródłem są wolne środki, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Proszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej przeanalizowała powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką. Wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik. Pana Burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem y, tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Właściwy przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Yy, czwarty projekt uchwały w sprawie yy, zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów. Poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego komisji o opinię. Również tym projektem uchwały zajmowała się komisja. Wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że 14 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. I ostatnia piąta w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Lubaczowie na 2022 rok. Czy ktoś z Państwa do zaproponowanego planu pracy ma jakieś uwagi lub zastrzeżenia? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że 14 radnych, radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Wyczerpaliśmy ten punkt dzisiejszego posiedzenia. W punkcie 10 jest informacja Burmistrza o pracy między sesjami. Szanowni Państwo, miesiąc Grudzień to jest miesiąc tak naprawdę, w którym kończymy wszystkie sprawy związane z bieżącą działalnością miasta, z inwestycjami, także był to specyficzny czas, kiedy, kiedy trzeba było już niektóre rzeczy czyścić podejmować decyzje i to się odbywało na sesji nadzwyczajnej czy na dzisiejszej sesji to były uchwały które pozwalały nam uzupełnić tam gdzie brakowało nam środków czy przesunąć środki niewykorzystane. W miesiącu grudniu było wiele aktów notarialnych związanych głównie ze sprzedażą działek na osiedlu Niemirowska czyli ulica Starzyny i te wszystkie inne kwiatowe i w tym rejonie duża sprzedaż działek, dużo aktów notarialnych. To osiedle jakby po wykonaniu infrastruktury kanalizacyjnej, wodnej nabrało wartości, było atrakcyjne, jest atrakcyjne wciąż, chociaż niewiele działek tam zostało do sprzedaży i myślę, że to jest też dobry prognostyk do tego, aby myśleć o kolejnych terenach mieszkaniowych, inwestycyjnych, bo te mieszkaniowe inwestycje to też inwestycje w Lubaczowie, to też działalność lokalnych firm na naszym rynku. Dobrą wiadomością jest też to, że praktycznie na terenie inwestycyjnym lewa, prawa strona ulicy Inżynierskiej została już sprzedana. W tym miesiącu sprzedaliśmy lokalnym przedsiębiorców końcówki tych działek i pojawił się nowy nowy inwestor Motion Italy, który, który deklaruje, że w przyszłym roku rozpocznie tam inwestycje. Także można powiedzieć, że ten ten nasz teren inwestycyjny zaczyna działać zarówno pod kątem przedsiębiorców lokalnych, którzy już tam prowadzą działalność, jak też zewnętrznych, którzy w przyszłym roku myślę rozpoczną inwestowanie i to były bardziej, te bardziej dobre informacje ponieważ z tych trochę gorszych jest taka że zorganizowaliśmy przetargi na przetarg na zaopatrzenie w energię elektryczną dla, dla nas dla urzędu dla jednostek dla inst, instytucji miejskich <śmiech> przepraszam i tu tu może nie tyle zaskoczono nas wzrostem cen, jak poziomem wzrostu cen. Po przetargu ten wzrost cen okazał się taki, że to były dwustuprocentowe wzrosty w zasadzie w każdej jednostce. Dzisiaj przekazaliśmy Państwu tabelki, które określają podejście do tego tematu w taki sposób, że unieważniliśmy przetarg i zaproponowaliśmy podpisanie umowy z zakładem energetycznym na postawkach taryfowych i tutaj państwo mają wyliczone wzrosty na tych głównych naszych punktach w głównych punktach odbioru energii elektrycznej one są rzędu no, prawie stuprocentowe 80-90% jest to dużo i, i szczególnie tam gdzie, gdzie będziemy mogli, zaproponujemy w przyszłym roku możliwości ograniczenia zużycia energii elektrycznej. No to tak, przykładowo tak jak, jak w domu mamy. Jeśli, jeśli za dużo zużywamy, to musimy z czegoś zrezygnować, coś wyłączyć, gdzieś oszczędzać. Mimo tego, że w ciągu ostatnich lat prowadziliśmy inwestycje szczególnie na oświetleniu ulicznym, wszędzie w zasadzie zdecydowaliśmy się na zastosowanie energooszczędnych opraw LED-owych i byliśmy przygotowani na to, że te ceny będą rosły, ale obniżka cen, obniżka zużywanej mocy na oprawach energooszczędnych pozwoli nam przejść dosyć łagodnie ten, ten proces podwyższania ceny za energię elektryczną. No niestety tak skokowy wzrost energii elektrycznej powoduje, że mimo... Naszej, naszej takiej nowoczesności, jeśli chodzi o sposób budowy oświetlenia ulicznego nie daje efektu jest to, jest to za mały efekt tej oszczędności na na spadku mocy opraw świetlnych w stosunku do skokowego wzrostu cen energii elektrycznej. I tutaj myślę, że w, może w sprawach różnych zaproponuję państwu wstępną dyskusję na temat tego co zrobić, jeśli chodzi o oświetlenie uliczne, bo musimy coś zadecydować, jakąś formę czasowego wyłączenia w, w godzinach nocnych, być może wyłączenie niektórych punktów świetnych na terenie miasta. Jednocześnie planując na, na przyszły rok, na przyszłe lata inwestycje, które pozwolą nam zminimalizować wzrosty cen prądu poprzez załóżmy modernizację niektórych naszych ponownie naszych ciągów świetnych, jeśli chodzi o, o oświetlenie uliczne, czyli wymianę opraw sodowych na ledowe przy dofinansowaniu zewnętrznym. To, to tylko taką taką opcję przewiduje, ponieważ one są drogie z opcją zmniejszenia mocy świetnej w, w różnym czasie świecenia, także tutaj testowaliśmy i mamy takie oświetlenie na osiedlu Mazury. To się sprawdza. Być może nowe rozwiązania pozwolą nam na jeszcze, na jeszcze elastyczniejsze, elastyczniejszą regulację mocy i świecenia w nocy, ponieważ wiem, że całkowite wygaszenie jest dosyć nieprzyjemne. Na początek pewnie musimy to zrobić, ale potem będziemy starać się tak modernizować nasze oświetlenie, żeby przynajmniej w tych godzinach, gdzie nie ma tak naprawdę ruchu mieszkańców po mieście, żeby ta moc po prostu mocno spadała, jeśli chodzi o poziom świecenia. Przy takich obiektach jak hydrofornia czy oczyszczalnia planujemy w miarę możliwości, w miarę, w miarę pojawienia się funduszy zewnętrznych budowy farm fotowoltaicznych, ponieważ to są obiekty, które tak naprawdę na bieżąco zużywają energię elektryczną i, i każda, każda moc uzyskana z, z, ze światła, z promieni słonecznych powodowałaby zmniejszenie kosztów działania, jeśli chodzi o zużycie prądu elektrycznego, a tamte to zużycie jest, jak widzimy, spore i te koszty są dosyć, dosyć istotne. Niezależnie od tych naszych zadań czy, czy planów inwestycyjnych też będziemy starać się o korektę naszych taryf zawodów i ścieki, ponieważ one od kilku lat już nie były podnoszone. Teraz przypomnę, że te taryfy reguluje regulują wody polskie, które nie są za bardzo skłonne do poluzowania tych, tych stawek dla dla gmin, ale rzeczywistość jest, jest taka jaka jaką widzimy z cyfr, jeśli chodzi o energię elektryczną, a ta, ta ten, ten rodzaj kosztów jest dosyć dosyć ważny, jeśli chodzi o działanie hydroforni czy oczyszczalni ścieków i myślę, że Tutaj przynajmniej lekki wzrost będzie musiał nastąpić, ale to będziemy o tym już rozmawiać z wodami polskimi po bilansie, czyli po bilansie w zakładzie komunalnym naszym, czyli pewnie w lutym, w marcu. I to, i pewnie ta decyzja i tak się przesunie na, na połowę roku, więc, więc ten efekt podnoszenia kosztów działania hydroforniczo oczyszczalni i tak nas dotknie w ciągu pierwszego, pierwszego półrocza. I można powiedzieć, że na bazie tych, tych faktów, jeśli chodzi o wzrost ceny energii elektrycznej i gazu, bo, bo tutaj też jest, jest wzrost, jeśli chodzi o cenę dostarczania tego paliwa, a przypomnę, że nasze jednostki ogrzewane są głównie poprzez piece gazowe, to widzimy, jest tendencja w całym kraju. Tutaj też można powiedzieć, że zasadne było jakby odsunięcie uruchomienia basenu naszego celem dołożenia, pozyskania środków na alternatywne źródła zasilania. Myślę, że przy takim skokowym wzroście cen to był dobry krok, że w naszym obiekcie, który już jest teraz uruchamiany technologicznie, Patrzymy na bilans energetyczny, analizujemy go i widać, że zastosowanie dużej ilości fotowoltaiki, kolektorów słonecznych, pomp ziemnych, pomp ciepła spowoduje to, że aż tak bardzo nie odczujemy wzrostu cen nośników takich jak gaz i prąd. Na pewno trzeba będzie posiłkować się ty, tymi zewnętrznymi źródłami zasilania, czyli gazem i prądem, ale w dużej ilości ten obieg, jako obieg pasywny, będzie, będzie naprawdę prawie, prawie samowystarczalny. Także tyle moich informacji, jeśli chodzi o to co się wydarzyło w grudniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Czy do tej złożonej informacji ktoś z państwa może jakieś pytanie? Nie widzę. Przystępujemy do następnego punktu, punktu 11. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Pan Wojciech Mamczur, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja chciałem złożyć taką, taki wniosek w sprawie budżetu miasta Lubaczowa. W styczniu będziemy rozpatrywać budżet. Chciałbym, żeby, zresztą to było już mówione parę lat temu i było to realizowane, ale jeden raz tylko. Natomiast chciałbym, żebyśmy się spotkali tutaj. Wszyscy radni, oczywiście bezpłatnie, normalnie przychodzimy i Dyskutujemy na temat, na temat tego budżetu, bo proszę państwa, no jak wiemy, no w ostatniej chwili oczywiście my dostajemy, prawda, wykaz tego budżetu, no ale tu możemy tylko wyłącznie jednak albo rączkę podnieść do góry, albo nie. Dlatego chciałbym, żeby, żeby to było zrealizowane już w styczniu, na początku stycznia, żebyśmy wszyscy mogli tu podyskutować na temat tego budżetu. To by była jedna sprawa. Druga sprawa, Szanowni Państwo, no, mnie spotykają ludzie i mówią, że się w Lubaczowie nic nie dzieje, młodzież nie ma, nie ma co robić i tak dalej, i tak dalej. No chciałbym tutaj, żeby jednak ta Rada Młodzieży przyszła od czasu do czasu i poinformowała nas, co robi w tej sprawie, prawda? Co, czy coś się dzieje, czy, no bo w sumie no, mamy tę Radę, jak się dzisiaj dowiaduje, no dwa razy w roku, nie wiem, czy to prawda, dwa razy w roku się spotykają, to jest troszkę za mało, a my mamy problem, bo ludzie nas spotykają, że dla młodzieży nie ma nic, młodzież nic nie robi i tak dalej, tak dalej. Ja wiem o tym, że tu musi być, muszą młodzi też coś zacząć działać sami, bo to nie sztuka, żeby my, myśmy im dawali coś, tylko chodzi o to, żeby oni zaproponowali, co oni by chcieli, ale u tego jest rada, żeby przyszli do rady, podyskutowali, a potem nam tutaj, oficjalnie, prawda, pokazali, czy dali jakąś tam wiedzę o tym, co oni by chcieli zrobić. I trzecia sprawa, to już by nie była sprawa interpelacji, tylko już nie będę drugi raz stawał. Tu z, z Komisji Budżetu usłyszeliśmy, prawda, jakie finansowe sprawy, jakie dotacjeśmy dostali. Chciałem tutaj podziękować przede wszystkim, Szanowni Państwo, ja tu mam takie wiadomo sprawa, że mamy tą Panią Poseł Teresę Pomułą, która nie we wszystkich sprawach, prawda, jest w stanie nam, nam pomóc. Ale to, co ja tu mam wypisane, co Pani Poseł nam, nas, w czym nas wspierała, więc, proszę Państwa, wspierała nas w Funduszu Inwestycji Lokalnych 6 milionów. Dróg, Fundusz Dróg Samorządowych 318 tysięcy. Fundusz Polski Ład, 4 997 000. E... Ogrodzenie cmentarza żydowskiego, 35 000. Rozwój kultury fizycznej, 647 100 i Fundusz Promocji Kultury, 27 100. No tu Pani Poseł nam w tych sprawach pomagała tak, żeby... Proszę Państwa, dlaczego ja to mówię? Dlatego, że też no jak widzieliśmy w internecie prawda, te wpisy, a co ona robi, a nic nie robi i tak dalej tak dalej. Więc tutaj dlatego ja wystąpiłem, żeby przez ten mikrofon prawda, powiedzieć mieszkańcom, że jednak Pani Poseł coś robi. Tu chciałbym z tym w tej sprawie podziękować naprawdę, bo powiem tak. Ja dużo wiem na ten temat, bo współpracujemy razem i Szanowni Państwo, jest to tak ciężka praca, że, że no już nawet zaproponowałem Pani Poseł, żeby wyłączyła wreszcie telefon, bo faktycznie kobieta no, może paść na zawał. No bo to jest praca non stop, non stop, non stop. No ale wiadomo sprawa, no, różne się rzeczy zdarzają. Także możemy w duchu się pomodlić do Pani Poseł, żeby ona da w dalszym ciągu w ten sposób pracowała. Także proszę Państwa, dziękuję i proszę bardzo Panie Burmistrzu, żebyśmy się jednak spotkali w styczniu na początku w sprawie tego budżetu, jeżeli można. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Czy ktoś jeszcze z Państwa zabierze głos? Jeśli nie, to przystępujemy do punktu 12. Krótka moja informacja, czyli organizowanie i przygotowanie prac na dzisiejszą sesję. Podpisywanie uchwał z poprzedniej sesji, jak i udział w uroczystościach, które były w grudniu. W następny punkt, punkt trzynasty, sprawy różne. Wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 21 grudnia bieżącego roku. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdza, nieważność uchwały nr 400 z 2021 roku. Poprawialiśmy tą uchwałę na poprzedniej sesji. I również Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie w dniu 21 grudnia bieżącego roku, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej po zbadaniu uchwały Rady Miejskiej numer 407 siedem dwutysięcznego dwudziestego pierwszego roku dnia 30 listopada 2021 dwudziestego pierwszego roku w sprawie określenia wysokości stałek podatku od nieruchomości oraz y, podatku od nieruchomości stwierdza, że uchwała nie narusza y, prawa a wszczęte postępowanie się umarza. To tyle pism, jeśli idzie o pisma, które wpłynęły do Rady. Czy ktoś z Państwa w sprawach różnych jeszcze zabierze głos? Pan Marek Małecki, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rada, Szanowni państwo, ja tylko taką refleksję właśnie w związku z tą wcześniejszą wypowiedzią pana burmistrza i tą informacją, która dotarła do nas w okresie świątecznym odnośnie tego dużego wzrostu cen energii, y, jako przyjdzie na, jaką przyjdzie nam zapłacić w 2022 roku. I tutaj po tej wypowiedzi również odnośnie no, podjęcia jakiejś decyzji w sprawie choćby bo wiemy, że pozycja oświetlanie uliczne miasta Lubaczowa jest jedną z większych pozycji w budżecie bardzo bym chciał prosić w imieniu komisji swojej bo myśmy ostatnio spotykając się na komisji temat ten również może nie tak w szerokim zakresie poruszyli, ale w związku z tym, że jak tutaj nasze sprawozdanie z działalności przed chwilą żeśmy czytali to Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie również ma zakres odnośnie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz przeciwdziałania pożarowego i przeciwpowodziowego. Chciałbym się tutaj odwołać do tego bezpieczeństwa obywateli, ponieważ szczerze nie, nie za bardzo. Wyobrażam sobie wyłączanie oświetlenia ulicznego. To nie, ja po prostu rozumiem pana burmistrza, bo to nie jest wina tutaj niczyja. Po prostu jest to sytuacja związana ogólnie ogólnopolska, gdzie, gdzie wszystkie samorządy się z tym borykają. Jako przewodniczący Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych mówię i wcześniejszych doświadczeń, które w no, każdym z nas radnych ma takie same doświadczenia. Ludzie nas proszą o dodatkowe punkty świetne, o dodatkowe ulice, o dodatkowe place, dodatkowe. Dobrze, że się robi, dużo się robi. Ostatnio naprawdę y, wykonało się masę oświetlenia ulicznego i dobrze, że w nowoczesnej technologii, która już nie generuje takich dużych kosztów jak te y, lampy sodowe czy te kikuty, które kiedyś mieliśmy okazję okazję również widzieć na naszych ulicach. Mój apel jest taki do Pana Burmistrza, bo ja myślę, my to rozumiemy. Na pewno trzeba by się było spotkać i przedyskutować jakieś propozycje, wyłączania, włączania, nie wiem, miejsc i tak dalej, w zależności od jakiejś ważności tych miejsc. Nie wiem, coś przygotować, na czymś usiąść, podyskutować. Na pewno będzie to bardzo trudne, bo, bo, bo, bo nie, na pewno. Ale również chciałbym, żeby może Urząd Miejski, my ze swojej strony jako radni, myślę każdy z nas też taką sytuację będzie mieszkańcom tłumaczył, nie, czym to jest spowodowane, jak to wygląda, jakie są koszty tego, ale jakiś taki oficjalny komunikat ze strony miasta, bo w sumie nie wiem, czy on był oficjalny, myśmy się dowiedzieli to tylko z jakiegoś, nie wiem, ja to tam gdzieś na Facebooku po prostu ta informacja się pokazała, już nie wiem, kto to publikował i udostępniał ale żeby to w sposób taki jasny wytłumaczyć tą sytuację i te, te, te, te kwoty, z którymi musimy się, że tak powiem, zderzyć w tym nadchodzącym już, że tak powiem 2022 roku. Także Prosiłbym bardzo o, o to, powiem, wiem jaki jest kłopot, nawet przy zmianie czasu letniego na zimowy, zimowego na letni. ile mamy, jak, to jest różnica nieraz kwestia pół godziny nie zaświecenia się jakiejś latarni na danym osiedlu, czy jakiejś tam uliczce, czy w miejscu I już jest masa sygnałów, że, że nie świeci, że ludzie idą, że się boją, że, że, że nie dbamy o ich bezpieczeństwo. No, no dbamy, staramy się, żeby było bezpiecznie i tak dalej, ale tutaj tą sytuację, żeby jakoś przedyskutować wspólnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa jeszcze w sprawach różnych zabierze głos? Pan Wojciech Mamczur, bardzo proszę. Ja przepraszam, ja przepraszam panie burmistrzu, ale przed chwilą mi przyszło do głowy jedna sprawa. Tu jest pan elektronik i nie wiem czy ja mam rację. Ale, Szanowni Państwo, tak myślę sobie tak. Czy lampę by nie włączył, jeżeli chodzi o ruch, prawda? Bo są te laki. Jeżeli idziesz, to prawda, lampa się włącza. Wiadomo, sprawdzę, że to trzeba było, bo nie w tym czasie, kiedy jesteś naprzeciw lampy, ona się włącza. Nie, ona się musi włączyć ciut wcześniej. I wtedy to była kolosalna oszczędność. Ale, czy to się da zrobić, tego ja nie wiem. Tu może Pan ten odpowiedzieć. Czy ktoś w sprawach różnych jeszcze? Pan Krzysztof Czernik, bardzo proszę. Panie Wojtku, jest to możliwe, tylko że lampy sodowe, nim się rozgrzeją, to my będziemy płacić 10 razy więcej niż teraz tutaj mamy na tym rachunku. Nie, nie, nie o kluczodowe. To, o co pan w tej chwili y zapytał, elektronika może to mi trochę daleko, ale z tego co, ja, co, co wiem, to tak możemy zastosować tylko na ledowych światłach. Tak, w korytarzach, w szkołach na przykład, ale nie na ulicach. Ulice, moim zdaniem w 2014 roku, żeśmy się tu pierwszy raz niektórzy spotkali, podjęliśmy taką decyzję i tej decyzji się będziemy trzymać, że nie będziemy ludziom wyłączać światła. Moim zdaniem mamy XXI wiek. Trzeba będzie trochę poszukać oszczędności w szkołach. Naszych, no... Jak się świeci nieraz na hali na przykład... Nie wiem, będziemy, mieć, będziemy na ten temat dyskutować. Yy. Możemy też wyłączyć, tak pomyślałem, że gdzie można wyłączyć ten plan. No na przykład jest w tej chwili zaświeconych tutaj można połowę. Tak samo można wyłączyć światło na cmentarz, jak trochę jest tą co drugą, bo tam się świeci tak naprawdę dla saren, ale na sarenki też są pochodzić bezpiecznie. Będziemy dyskutować. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z państwa? Nie widzę. Wysoka Rado, dziękuję dzisiaj za obecność. Zamykam zwyczajną sesję Rady Miejskiej 39 w obecnej kadencji. Bardzo bym prosił, żeby wszyscy Państwo pozostali jeszcze na miejscu.